I dzisiaj będzie filmik o książkach po angielsku. Jak widać, ja w swojej kolekcji posiadam już trochę książek w angielsku. Jeszcze nie wszystkie czytałam ale dzisiejszym filmikiem spróbuję Was zachęcić do czytania w obcych językach. No to jedziemy! Pierwszą książką, którą. która hmm, właściwie nie jest książką, ale komiksem, który przeczytałam po angielsku był Vincent, czyli historia życia Vincenta Van Gogha o jego szaleństwie, o jego twórczości, o jego problemach finansowych, czyli o wszystkim, co powinniście wiedzieć, jeśli lubicie twórczość Van Gogha? Bardzo ładnie narysowana, zrozumiała, ten język tutaj nie był jakiś bardzo trudny i myślę, że to idealna pozycja, żeby właśnie zacząć czytanie po angielsku. Kolejną pozycją, która teoretycznie jest przeznaczona dla dzieci, ale ja genialnie się przy niej bawiłam i bardzo, bardzo wzruszałam, była książka The Wolf Wilder, Katrin Randell i jest to historia, w której poznajemy rosyjską taką szlachtę bogatych ludzi, którzy jak wilki są małe, dopiero je do domów traktują po prostu jak psy, jak swoje domowe maskotki, a gdy wilki już dorastają i stają się niebezpieczne dla ludzi, wyrzucają je ze swojego domu. Te zwierzęta nie potrafią sobie radzić, nie potrafią polować, bo zawsze były karmione przez kogoś i właśnie jak dziewczynka w imieniu Fedora uczy je, jak z powrotem stać się dzikimi zwierzętami. Przepiękna, bardzo wzruszająca i myślę, że też świetna na początek, bo jest po prostu napisana prostym, zrozumiałym językiem. Za to Asking For It to książka o bardzo ciężkiej tematyce, bardzo emocjonalna. Poznajemy tutaj główną bohaterkę Emma, której życie jest wspaniałe, która po prostu jest śliczna, ale też okropnie rozwydrzona, arogancka, egoistyczna i pewnego piątkowego wieczoru ma miejsce tragedia. Emma jest zgwałcona, a puxinha z tego momentu wrzucone na Facebooka. Warto to przeczytać. Jeśli nie jesteście przekonani co do angielskiej wersji, to jest ona wydana po polsku pod tytułem Sama się prosiła. Ja jednak zachęcam do czytania po angielsku, bo jednak lepiej to daje emocje, które chciała nam przekazać autorka. I wielki hit zagranicznej blogosfery, czyli The Hate You Give. Ta książka będzie teraz wydana też w Polsce. Wydaje mi się, że we wrześniu przez wydawnictwo Papierowy Księżyc. Jeszcze jej nie skończyłam, ale jak przeczytam, to na pewno dam wam znać, co o niej sądzę. Jeśli chodzi o czytanie po angielsku, to zawsze się pojawia gdzieś z tyłu głowy takie pytanie czy dam radę? Co jak nie zrozumiem jakieś słowo, Od czego zacząć czytanie po angielsku? Czytanie po angielsku warto zacząć od... W temacie czytania książek po angielsku zawsze pojawia się dużo pytań. Gdzie kupić dane książki? Od czego warto zacząć? Co jak nie będę czegoś rozumieć? To jest troszkę tak jak czytanie książek po polsku, kiedy byliśmy dziećmi. Też nie rozumiemy wszystkich słów, też są pewne rzeczy, które dla nas nie są zrozumiałe, a jednak czytamy i sprawia nam to radość. Z książkami po angielsku jest tak samo. Mój poziom tego języka nie jest jakiś wybitny, przyznaję po prostu bezbicia, a jednak sięgnęłam po tą pierwszą książkę i po prostu ją czytałam. Wiadomo, że nie rozumiałam wszystkich słów, ale wtedy albo wyciągacie z kontekstu znaczenie danego słownictwa, albo po prostu sprawdzacie ogólnodostępnym, internetowym słowniku. To naprawdę zajmuje chwilę i nie ma się czego bać. Najlepiej oczywiście zacząć od czegoś, co już znamy, bądź co jest pozycją przeznaczoną dla dzieci, dla młodzieży, bo po prostu takie książki najczęściej są pisane bardzo łatwym językiem, który będzie zrozumiały dla każdego, nawet jeśli wasz poziom angielskiego nie jest tak dobry. Raczej nie sięgałabym po jakieś powieści historyczne, czy też literaturę piękną, klasyki albo fantastykę, bo na przykład problem z fantastyką jest taki, że autorzy kreują tam własny świat, własne nazewnictwo, które może po prostu nie być zrozumiałe dla osoby, która nie rozmawia płynnie w tym języku i dla której nie jest to język ojczysty. Zacznijcie od czegoś łatwego. Dużo osób poleca Harry'ego Pottera na rozpoczęcie. Ja polecam właśnie książki albo dla dzieci, takie jak The Wolf Wilder albo książki młodzieżowe, tak jak Asking For It. Jeśli chodzi o to, gdzie najlepiej kupować książki po angielsku, to w tych miejsc jest pełno, bo są zarówno księgarnie internetowe polskie, jak i zagraniczne. Zawsze też na targach książki są stoiska, gdzie możecie dorwać jakieś pozycje z literatury zagranicznej, obcojęzyczne. Ja często zamawiałam te książki na stronach zagranicznych, ale jednak trzeba długo czekać, czasami wysyłka jest droga. Jest też Empik, ale w Empiku jak z Wiadomo, ceny są często bardzo wysokie i ciężko też znaleźć pozycje, które nie są klasykami, a na przykład zagranicznymi nowościami. I ja przychodzę do Was dzisiaj z super informacją, a mianowicie strona TheBookshop.pl oferuje książki po angielsku w bardzo przystępnych cenach, z darmową przesyłką, jeśli to robicie zakupy, ponad 50 zł. A dodatkowo mam dla Was jeszcze promocyjny kod, który będzie dawał Wam dodatkowe 10% zniżki. Ten kod oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem. W jedną stronę bardzo polecam, mają dosyć szeroki asortyment, możecie u nich znaleźć chociażby trylogię Jenny Han, czyli do wszystkich chłopców, których kochałam i kolejne części tej serii, czy też Harry'ego Pottera w różnych wydaniach, albo też książki Adama Silvery, które teraz w Polsce cieszą się ogromną popularnością. Ja was bardzo zachęcam do czytania książek po angielsku, książek ogólnie w oryginale, bo po pierwsze, nie musicie czekać na premierę polską, nie musicie denerwować się na okropne czasami polskie tłumaczenia i okładki, a dodatkowo szlifujecie swój język w inny sposób niż uzupełnianie tabelek w podręcznikach z angielskiego, poznajecie nowe słowa i jesteście w tym coraz, coraz lepsi i czytanie sprawia Wam coraz mniej trudności. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że któraś z pozycji, które pokazałam zainteresowała Was, że skorzystacie z kodu do strony debookshop.pl i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!